Jak poruszać się o dwóch kulach? Kiedy masz już dostosowane kule i rękojeść sięga wysokości Twojego nadgarstka, a na nogach masz buty, w których chodzisz na co dzień, chodząc o dwóch kulach musisz pamiętać o kilku zasadach, bezpieczeństwa. Przede wszystkim ciężar ciała opieramy na kulach i na nodze zdrowej. Kule są lekko z boku i odrobinę z przodu. Najpierw stawiamy kulę, przenosimy ciężar ciała na kulę i na nogę zdrową, a następnie robimy krok nogą słabszą. Kulę do przodu, ciężar ciała na kulę i na nogę zdrową i krok nogą słabszą. Kulę lekko do przodu, ciężar ciała na kulę i na nogę zdrową i krok nogą słabszą. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda z boku. Kulę do przodu ciężar ciała na kule i na nogę zdrową i krok nogą słabszą, dołączamy nogę zdrową. Kulę do przodu, ciężar ciała na kulach i na nodze zdrowej, krok nogą słabszą, przenosimy ciężar ciała i dołączamy nogę zdrową. Ciężar ciała na kulach i na nodze zdrowej, krok nogą słabszą. Nogę zdrową. Obracając się, pamiętajcie o tym, żeby robić to powoli. Szybkie obracanie się może pogłębić urazy, może także doprowadzić do upadku. Obracamy się powoli wokół własnej osi, z jak najmniejszym naciskiem na nogę słabszą kule do przodu, ciężar ciała na kule i na nogę zdrową. Krok nogą słabszą, dołączamy nogę zdrową. kule do przodu, ciężar ciała na kule i na nogę zdrową. Noga słabsza do przodu i dołączamy nogę zdrową. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, kiedy w ogóle nie możemy obciążyć nogi słabszej, robimy mini przeskok na nodze zdrowej. Wygląda to w ten sposób, że stawiamy kulę przed sobą, lekko z boku. Noga słabsza jest cały czas uniesiona i na nodze zdrowej robimy mini przeskok, nie wychodząc poza linię kuli. Obie kule do przodu. Ciężar ciała przenosimy na nie i na nogę zdrową, i robimy mały mini przeskok, nie wychodząc poza linię kuli. Kulę do przodu, ciężar ciała na kuli i na, na kulach i na nodze zdrowej, i robimy mini przeskok do przodu, nie wychodząc na nodze zdrowej, nie wychodząc poza linię kuli. Chodząc o kulach po domu, pamiętajcie o tym, żeby zwrócić uwagę na porozkładane chodniki, kable, meble, krzesła. Wszystko to może powodować, że potkniemy się o to, stracimy równowagę i upadniemy, a to może pogłębić nasz uraz. Pamiętajcie także o tym, żeby regularnie sprawdzać swoje kule, czy nie mają one uszkodzeń, czy nie mają pęknięć, czy nie są skorodowane i czy te gumki na końcach nie są wytarte. Dzięki tym gumkom kula nie ślizga się po powierzchni, dlatego bardzo ważne jest, aby były one regularnie sprawdzane i łatwo można je wymienić. Jak wymienić gumki w kulach pokazałam w filmie pod tytułem w jaki sposób dostosować kulę. Wszystkie te informacje dostępne są w darmowym pliku do pobrania pod tytułem jak poruszać się o dwóch kulach.